Wyobraźcie sobie, że jesteście starożytnym filozofem, który tworzy podstawy matematyki. Wiecie już, co oznacza lub powinna oznaczać liczba ujemna i umiecie je dodawać i odejmować. Macie jednak pewną zagwostkę. Jak mnożyć liczby ujemne? Co robić, gdy mnożycie liczbę ujemną przez dodatnią albo dwie liczby ujemne przez siebie? Na przykład, co zrobić z takim mnożeniem? Wybiorę jedną liczbę dodatnią i jedną ujemną. Co zrobić z mnożeniem 5 razy 3? Nie umiecie jeszcze tego robić. Nie wiecie też, jaki wynik daje mnożenie dwóch liczb ujemnych. Na przykład 2 razy 6. Też tego nie umiecie. Będąc matematykiem, wiecie jednak, że niezależnie od tego, co z tym zrobicie rozwiązanie musi być spójne z całą dotychczasową wiedzą matematyczną zwłaszcza z innymi zasadami mnożenia. Wtedy uznacie, że rozwiązanie jest dobre. Postarajmy się zatem dojść do wyniku i udowodnić, że jest prawidłowy. Aby rozwiązanie było spójne z wiedzą matematyczną zrobimy eksperyment myślowy. Jaki wynik dałoby 5 razy 3 dodać minus 3? Wymyśliliśmy już, jak należy dodawać liczby ujemnej dodatnie i wiemy, że –3 jest przeciwieństwem 3. Wiemy, że –3 dodać 3 równa się 0. To będzie więc równe… 5 razy 0. Wywnioskowaliśmy to z tego, co już wiemy o dodawaniu liczb ujemnych. Każda liczba pomnożona przez 0 daje wynik 0, dlatego to wyrażenie jest równe 0. Teraz myślimy sobie, mnożenie liczb ujemnych musi być przecież zgodne z zasadą rozdzielności. Rozdzielmy tę piątkę. Jeśli matematyka jest spójna, a musi taka być to nie powinno to wpłynąć na wynik. Rozdzielmy tę piątkę. Otrzymamy 5 razy 3… Napiszmy to. 5 razy 3… użyję krzyżyka jako znaku mnożenia zamiast kropki. 5 razy 3, to pierwszy składnik, dodać 5 razy minus 3, kolorem żółtym. 5 razy minus 3. Całe to wyrażenie musi być równe 0. Musi być równe 0. 5 razy 3 to dwie liczby dodatnie, umiemy je mnożyć. To się równa 15. Teraz mamy 15, dodać… Nieznany wynik działania 5 razy 3 i to się musi równać 0, aby nie naruszało zasad matematyki. Ile trzeba dodać do 15, aby otrzymać 0? Przeciwieństwo 15. Aby to wszystko było spójne z całą naszą wiedzą matematyczną to wyrażenie musi być równe minus 15. Doszliśmy do wniosku, że jeśli ściśle trzymamy się wiedzy matematycznej to 5 razy minus 3 musi być równe minus 15. To samo podpowiada nam intuicja, bo 5 razy minus 3 to odejmowanie liczby 3-5 razy. Nieco trudniejszym zagadnieniem jest mnożenie dwóch liczb ujemnych. Przeprowadźmy ten sam eksperyment. Wynik tego działania musi być spójny z całą wiedzą matematyczną. Przeprowadźmy ten sam eksperyment myślowy. Ile będzie równe minus 2 razy 6 dodać minus 6? 6 dodać minus 6 równa się 0 a minus 2 razy 0, jak wszystko razy 0, musi być równe 0. Rozdzielmy to jak poprzednio. Mamy… minus 2 razy 6 dodać… Minus 2 razy minus 6. Minus 2 razy minus 6. I to wszystko musi być równe 0. Tak jak w poprzednim eksperymencie mówimy, to musi być równe minus 12. Można to rozumieć jako dwukrotne przesunięcie się na osi liczbowej o 6 w lewo albo jako sześciokrotne odjęcie liczby 2, co łącznie daje wynik minus 12. Tutaj, gdy mnożyliśmy liczbę dodatnią przez ujemną, też otrzymaliśmy liczbę ujemną. Wiemy już, że to wyrażenie jest równe minus –12, zatem –12 dodać… nieznana wartość tego mnożenia… musi równać się… 0. Musi się równać 0, aby pozostało w zgodzie z wiedzą matematyczną. Co zatem trzeba dodać do minus –12, aby wyszło 0? Oczywiście, trzeba dodać plus 12. To wyrażenie musi być równe 12 aby pozostało w zgodzie z wiedzą matematyczną. Stąd wiemy, że minus –2 razy –6 musi się równać plus 12. Na tym skończymy, ale postaram się zrobić kolejne prezentacje aby przekonać was, że tak musi być.